Bach. Taram, tam-tam, taram, tam-tam. Ja żadnego o muzyce pojęcia nie mam. Nic nie wiem o muzyce. Taram, tum-tum, pa. Tum. Nawet nie słyszę tych dźwięków nie przeczytam, nic nie wiem, nic nie umiem, w świecie muzyki jestem nie, nawet nie istnieje.